Ciekawe zapytanie mojego widza, czy musisz ponownie zdawać egzamin państwowy na prawo jazdy, jak to, że prawko zostało Ci zabrane na podstawie starych przepisów zdrowotnych, a dzisiaj jakąś nową normę zdrowotną spełniasz bez problemu. I wierz mi, to co mi się kiedyś wydawało niespotykane, niemożliwe, że Będą jeździły osoby z padaczką, osoby głuche, czy osoby z cukrzycą, czy osoby z jednym okiem na prawo jazdy kategorii C nagle staje się rzeczywistością. Natomiast, wróćmy do zapytania mojego widza Witam Panie Doktorze, mam pytanie odnośnie prawa jazdy na motocykl, które zostało mi odebrane w 2001 roku z powodu niedowidzenia na jedno oko. Hmm, przypuszczam, że to już moja uwaga, że stało się to w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy i z tego co się dowiedziałem z Pańskich programów, przepisy się zmieniły i teraz tacy jak ja bez problemów mogą posiadać prawo jazdy kategorii A motocyklowej. I moje pytanie Czy ja mogę się ubiegać o zwrot prawa jazdy? Jeżeli tak, to czy czekam nieponowny egzamin? Pytanie jak najbardziej Słuszne, ponieważ widz kiedyś za egzamin zapłacił, za kurs zapłacił, za lekarza zapłacił, a tutaj bum, prawka nie ma. Prawo jazdy kategorii A miałem od 1987 roku, B posiadam do dzisiaj i z góry dziękuję za poświęcony przez Pana mi czas. No, ja też dziękuję widzowi za ciekawe pytanie, natomiast jest wielu kierowców, którym z różnych powodów zdrowotnych zabrano to prawo jazdy, potem przepisy zliberalizowano i dzisiaj teoretycznie mógłbyś jeździć, jakbyś oczywiście prawko miał. Niestety, nie oznacza to jakiegoś automatycznego odzyskania dokumentu, urzędnik nie ocenia twojego stanu zdrowia i po prostu musisz przejść całą drogę przez mękę, całą procedurę, czyli tak jak mi opisywali moi widzowie, z innymi schorzeniami, przejdź badania lekarskie w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy. Później oczywiście y, musisz zdać powtórny egzamin państwowy na prawko. Oczywiście jak u tego, utraty tego prawka minął więcej niż jeden rok, natomiast było to w 2001, czyli lat 17 I, i tą sytuację będą mieli nie tylko jednooczni na motocykl, ale będą też osoby chorujące na padaczkę, jednooczni na samochody ciężarowe, yy, osoby chorujące na cukrzycę, czy jakiekolwiek inne schorzenia, które kiedykolwiek yy, czy kiedyś Cię bezwzględnie dyskwalifikowały. No, mm, dla mnie te przepisy nie są obce, ponieważ yy, inne przepisy medycyny pracy w innych krajach oczywiście Europy Zachodniej są znacznie łagodniejsze Natomiast wejście do Unii, czy nasz rząd chce, czy nie chce, czy nasze ustawodawstwo chce, czy nie chce, wymusiło zmianę przepisów i to co naprawdę było kiedyś dla mnie nie do pomyślenia staje się rzeczywistością. Natomiast, jeżeli ty miałeś taką sytuację, że w jakiś sposób straciłeś prawo jazdy, oczywiście z powodów zdrowotnych, idziesz, poszedłeś do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy, tam przykładowo miałeś kategorię BC, czy ABC, a nagle została ci tylko kategoria B. Napisz to w komentarzu do tego wideo, jaki był przebieg tego twojego badania, i czy starałeś się o przywrócenie ci tych uprawnień, które zresztą kiedyś w uczciwy sposób zdobyłeś. Mówił Darek Kraśnicki, z Wrocławia, lekarz specjalista medycyny transportu. Jeżeli jeszcze nie jesteś moim widzem, oczywiście zasubskrybuj mój kanał YouTube Lekarz Medycyny Pracy lub obejrzyj kolejny filmik poświęcony badaniom kierowców.